Dzisiaj będzie o esencjalizmie. porozmawiajmy o priorytetach. A konkretnie o jednym priorytecie. W tej książce Greg McCune opowiada taką fajną historię, z której ja sobie osobiście nie zdawałem nigdy sprawy. A mianowicie, że słowo priorytet istniało do XIX wieku tylko i wyłącznie w formie pojedynczej. Dopiero w XIX wieku, tak jak gdyby człowiek chciał trochę zakrzywić rzeczywistość, zaczęto używać słowa priorytety w liczbie mnogiej. Więc chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyście mieli jeden priorytet. A konkretnie jeden priorytet powiedzmy na cały rok i jeden priorytet na dany dzień czyli zamiast budować takie strasznie długie to do listy składające się z miliona różnych rzeczy, które są do zrobienia to żeby się zastanowić by każdego dnia wybrać sobie jedną rzecz, która będzie najważniejsza i wystarczy, że wykonamy tą jedną rzecz w tym danym dniu. Chociażby wszystko inne miało się potoczyć zupełnie nie tak, jak my chcemy. Ta jedna rzecz sprawi, że uznamy, że ten dzień będzie w porządku, że będzie produktywny, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć. Jeden cel na rok. Jeden priorytet na dany dzień. I oprócz tego ja bym sugerował jeszcze... Wybrać sobie z między 4 a 6 takich mniejszych rzeczy, które danego dnia być może zrobimy. A to powinny być takie rzeczy, że jeżeli ich nie zrobimy, to nic się takiego strasznego nie stanie. Możemy je przekładać na, na jutro, na pojutrze, na kolejne dni. Natomiast ten jeden najważniejszy priorytet danego dnia powinien być tą rzeczą, którą zaczniemy robić z samego rana. No i tyle. No to jest tak proste. Bo no z tymi priorytetami to tak zazwyczaj yy... będę mieć 20 priorytetów. No i co? No i zaczynasz realizować 20 projektów naraz, tak? W każdym z tych projektów jakoś tam to idzie do przodu, no ale każdemu z tych projektów trzeba poświęcić czas tego czasu. Każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę. Nie da się tego rozmnożyć, nie da się kupić czasu. No więc w tych 24 godzinach upychając życie rodzinne, spanie i 20 projektów w każdym z tych projektów tak naprawdę posuniemy się do przodu o milimetr. Gdybyśmy sobie wybrali do realizacji jeden projekt, to poświęcając mu tyle samo czasu co tym 20 projektom, no posuniemy się w tym projekcie do przodu nie o milimetr, tylko o 20 mm, czyli o całe 2 cm. A to już jest nieźle. Jest też taka metoda, która jest trochę spokrewniona z tym, o czym pisze Greg McKeown, yy, która się nazywa 1.3.5. Jest taka strona www1 listcom na której jest taka bardzo prosta aplikacja webowa, polegająca na tym, że sobie danego dnia właśnie definiujemy najważniejszy cel, później trzy trochę mniej ważne i 5 jeszcze mniej ważne. Także powodzenia i życzę Wam wszystkiego dobrego w realizowaniu Waszego jednego priorytetu. Cześć. Dzień dobry. Dobry. dobry. Dziękuję bardzo. Włałem ostatnio, w takim związać. Cześć, ale zimno. No, ja coś nie świeci. No trzeba włączyć, włączyć tą szynę. Ona... A jak nie, bo to też takie... Jedyne co mi się nie podoba w generalnie graniu Face, to to jest to, że... Eee, to mi się z Ale go ludzie chyba kojarzą. A to by jak się generalnie docenuje Face ma drugie najwięcej wyświetleń. Nie wiem, trochę starych numerów, trochę nowych numerów i nic, co znacie. Dalej utrzymuję to zdanie. Swetry? Widziałem, że masz już 117 subów. 117? No. dostałem 17